Przyjmijmy, że macie 3 jabłka. Następnie wręczam wam kolejne 7 jabłek. Kolejne 7 jabłek. Moje pytanie może wydać się wam bardzo łatwe. Ile jabłek macie teraz? Ile jabłek macie teraz? Zastanówcie się przez chwilę. To proste. Skoro mieliście 3 jabłka i dostaliście 7, to teraz macie 3 plus 7, czyli 10 jabłek. Załóżmy jednak, że podaję to samo zadanie, ale nie chce mi się pisać słowa jabłek. Zamiast niego piszę samą literę A. Niech tym razem sytuacja będzie inna. Macie na początku 4 jabłka… 4 jabłka… I daję Wam kolejne 2 jabłka. 2 jabłka… Ile jabłek teraz macie? Zamiast jabłek piszę A. Więc ile A teraz macie? Dam wam chwilę na zastanowienie. To także powinno być dla was proste. Skoro macie 4 jabłka, albo 4 sztuki czegoś innego, co kryje się pod A i dostajecie kolejne 2 sztuki, to w sumie macie 6 sztuk tego czegoś. Założyliśmy, że litera A oznacza jabłka, ale może ona oznaczać cokolwiek. Jeśli mamy 4 a, czymkolwiek to jest i dostaniemy kolejne 2a, to będziemy mieli 6a. Jeśli mamy 4 litery a i jeszcze 2, to mamy 6 liter A. Jeśli zapiszę 4a jako a, dodać a, dodać a, dodać a... I dodam do nich kolejne 2a, czyli a dodać a... Kolejne 2a, to ile a będę miał. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Będę miał 6a. Jeśli to rozumiecie, wejdźmy na wyższy poziom abstrakcji. Załóżmy, że mam 5x'ów. Nie wiemy, co oznacza x. Powiedzmy, że jakąś liczbę. Mam zatem pięciokrotność tej liczby, i od tego odejmuję dwukrotność tejże liczby. Jaki będzie wynik? Ile x'ów będę miał po tej operacji? Inaczej mówiąc, 5 razy x odjąć 2 razy i x ile to będzie razy x. Zastanówcie się przez chwilę. Jeśli mam 5 sztuk czegoś i oddam 2, to zostaną mi 3 sztuki tego czegoś. Zatem wynik to 3x 5x odjąć 2x równa się 3x. Można to rozpisać: 5x równa się x dodać x dodać x dodać x dodać x, dodać x, dodać x, dodać x. I zabieramy dwa z tych x. -ów. Jeśli zabierzemy dwa x, jeden x i drugi x, to zostaną nam trzy x. trzy x.